Sprawdź, czy 15 ósmych to ułamek właściwy, czy… niewłaściwy. Omówimy ułamki właściwe i niewłaściwe. Odróżnić je jest bardzo łatwo. Ułamek jest właściwy, jeśli jego licznik… liczba nad kreską to licznik… napiszę obie nazwy… licznik i mianownik… Ułamek jest właściwy, jeśli jego licznik jest mniejszy, niż jego mianownik. W przeciwnym razie ułamek jest niewłaściwy. A więc wtedy, gdy jego licznik jest większy lub równy wartości w mianowniku. Wszystko jasne, gdy ułamek jest dodatni. Gdy jest ujemny, definicja brzmi Jeśli wartość bezwzględna licznika jest mniejsza od wartości bezwzględnej mianownika ułamek jest właściwy, a niewłaściwy jeśli wartość bezwzględna licznika jest większa lub równa wartości bezwzględnej mianownika. Naniosę to, żeby nie było wątpliwości. Ponieważ ujemne wartości w ułamkach się zdarzają. Ale wróćmy do naszego zadania. 15 oczywiście jest większe niż 8. Zapiszmy to. 15 jest większe lub równe 8. Mamy zatem do czynienia z ułamkiem niewłaściwym.